Siemanko, ja jestem Filip VIP a dzisiaj. Yo, siemanko, jestem Filip Vip, a dzisiaj. Tak jak możecie poznać po tytule będziemy nagrywać Minecrafta, ale z moimi wszystkimi modami. No. I tyle wam powiem widzowie, bo chyba nie mam co więcej powiedzieć. Powiedziałem wszystko co miałem. To Co zaczynamy? Oj. O, oh, Minecraft z, ale z modami, Ma... szyjderki macie w opisie, seria Minecraft z modami, fajnie, że zresztą się było wiosk. jakieś lagi to sorry, ale po prostu mam plan jakoś na 8 o no tak na 8 to jest całkiem spoko zróbmy już se podstawowe itemy zrobiłbym sobie właśnie już kursy na sam początek żeby że przyjmiecie dobrze tą serię. Jest. Eee, pyk, pyk. W ogóle randobowo mnie zreskiło obok wioski. Bardzo mnie to cieszy. Jest 1,16,5 Ty kompas! Ale mi jest niepotrzebny, bo ja mam tutaj na górze. Ale nie no, fajnie. Że kompas. Wiedziałam, że we nie wiedziałem, że we wioskach można dostać. Aha. Nie będzie kowala. nie, że na. Ale to ładnie. Ah. Nie, ah. no klasa to normalnie się ah. A! tutaj kowala. Chociaż nie masz skóry niczego Uminijcie się Ja mam wszystko co... Aww. kto mi dzwoni dobra, dzwonię później napiszę napiszę jej na mesia tu babcia do mnie dzwoni ok i mama się gadach Wydaje się, widzą, że ja to taki jest na w ja tym Chcę tylko tyle powiedzieć, widzowie. Wy się przekonacie albo w tym i w następnym odcinkach z tej serii, bo to będzie coś dziwnego. tu jak, zna jak, będę zna jak znajdę zawsze coś ciekawego to będę po prostu robił to co tam. Będę zgrywał, wszystko robił. Okay. <sighs> Zrobiłbym sobie, co zrobiłbym za tarczą. Okay. Przyda mi się tarcza. Yeah. Się tro trochę więcej trochę I sobie i sobie Yeah. bym się za. się do, dowiedzie w swoim czasie Dobra, ja się gdzieś przekinał w ogóle. Hmm. O, chciałbym sobie już jakiś dana w Ci się odbija. Ja nie mogę. Zrobiłbym sobie wiadro. się przydała. Ty, tu jest tam. odcinku. Więc wiecie. Zdolę trochę rzeczy. Chciałam może wejdzie tą odcinek. Postaram się nagrać. Ja, bo to jest inaczej nie do zrobienia aby wam pokazać te wszystkie mody więc wiecie budujemy się na szybko jakąś chałupę aby się przespać Nie mam już. to burówkę, na no, burówkę skila czy coś, no tak, w początku wyłączamy shadery po prostu, żeby działało, bo inaczej X nie działa. Co się stało? Kla... kla, kla klacza. Kracz. Dobra, to było dosyć dziwne, ale okej. Okay. setup, setup, .да, Dobra. Ronaldo skill. Ronaldo, kiedyś powiedział: Ja Chyba Wival. Okej. świata. Zobacz jak lata. Skraszowało grę znowu. Widzimy się w następnym odcinku. Szuuuu!